Po niebie wstadzi na sień chleba naszego tego od... do izby wpuście. Sera, jojek, mleka dajcie i kiełbaski nie żałujcie. Bocie łobocki dobrze żeście przyszli. Płodzieńce dla was. Będzie się nam darzyło. Ej, będzie się nam darzyło. Bóg zapłodź hodoki. W imię Ojca, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Panie Boże, pobłogosław te dary, które będziemy spożywać przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Siadajmy. Tak, tak, tak. Jest, ale, jest, jest, jest,